Co będziemy robili w pracy w przyszłości? Nie, nie w przyszłym tygodniu. Powiedzmy za 10 lat. Osobem badania rynków pracy jest analiza zmian w strukturze zatrudnienia ze względu na specyfikę zadań wykonywanych w danej pracy. W naszej analizie uwzględnimy charakterystykę wykonywanych zadań według Maksymiliana Dworkina, która wskazuje na cztery rodzaje stanowisk: są to nierutynowe prace umysłowe, rutynowe prace umysłowe, nierutynowe prace fizyczne oraz rutynowe prace fizyczne. Prace rutynowe to te, w których wykonuje się podobne zadania, powtarzalne zadania. Jeden dzień pracy jest podobny do drugiego. W przypadku prac nierutynowych konieczna jest ocena i indywidualne podejście do każdego zadania. Do nierutynowych prac umysłowych zalicza się zawody wymagające wykształcenia i długiego treningu z angielskiego Professional Occupations, a rutynowe prace umysłowe obejmują np. zawody związane ze sprzedażą i typową pracą biurową. Według przyjętych założeń za nierutynowe prace fizyczne można uznać prace związane z opieką i prostymi usługami o istotnym komponencie społecznych interakcji, a za rutynowe prace fizyczne zawody związane z budownictwem, transportem, produkcją i naprawami. Jak ewoluowały te prace? Których jest więcej? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Wyniki długookresowej analizy zatrudnienia dla gospodarki USA z wykorzystaniem tych czterech kategorii zatrudnienia wskazują na silny, prawie dwukrotny wzrost liczby zatrudnionych w nierutynowych pracach umysłowych od około 28 do około 58 miliona zatrudnionych. Wzrost o podobnej dynamice z około 14 do około 26 miliona zatrudnionych cechuje nierutynowe prace fizyczne. W tym samym okresie nastąpiła stagnacja liczby zatrudnionych w rutynowych pracach fizycznych i umysłowych na poziomie około 30 miliona w każdej kategorii. Analiza bezrobocia w tych czterech kategoriach zatrudnienia wskazuje na wyraźnie niższy poziom bezrobocia wśród osób wyspecjalizowanych w nierutynowych pracach umysłowych w porównaniu do pozostałych trzech kategorii. Dlaczego tak się stało? Są dwa podstawowe powody. Automatyzacja i offshoring. Prace rutynowe, tak umysłowe, jak i fizyczne, mogą być łatwiej przeniesione do innej gospodarki o potencjalnie niższych kosztach prac. Prace, które są rutynowe, są również łatwiejsze do zautomatyzowania. Te prace mogą wykonywać maszyny, nie tylko roboty na też produkcyjnych w przypadku produkcji wyrobów, ale również algorytmy i boty w przypadku dostarczania prostych usług. W kolejnych filmach zajmiemy się automatyzacją i offshoringiem. Dla przyszłości pracy z tego wykresu wynikają bardzo istotne wskazówki. Po pierwsze, nasza praca w przyszłości w dużym stopniu będzie pracą nierutynową. Najprawdopodobniej będzie to praca umysłowa, ale będzie też popyt na zawody, w których wykonuje się nierutynowe prace fizyczne. Po drugie, jeśli praca, którą wykonujesz, ma duży komponent powtarzalności, to niezależnie czy to jest praca fizyczna czy umysłowa, to Twoje stanowisko pracy będzie w przyszłości pod presją. Presja będzie wywierana przez optymalizację, przez przenoszenie tego stanowiska do gospodarki o niższych kosztach pracowniczych. Tak, Polska jest już wysoko rozwiniętym krajem, o dość wysokim PKB per capita i ma rosnące koszty pracy. Jest wiele lokalizacji o bardziej konkurencyjnych kosztach pracy i te przemiany jakie były widoczne dla gospodarki USA zaczynają dotyczyć również Polski. Natomiast drugim powodem presji na zmniejszanie się liczby stanowisk będzie automatyzacja zadań, jakie się wykonuje w pracy. Jakich konkretnie zawodów w największym stopniu będą dotyczyły te procesy? Pokażemy w kolejnym filmie.